Chodzi bas, dźwięki, lubię melodię, zagram dźwięki, które stworzą melodie mi pasuje To wpada w ucho, jest rytmiczne I idzie w tem. Wchodzą gitary, uderza blaszka, w ciężką Chodzi lepiej przejście do szybkie Werbel i stopa, dobra robota, melodie i dźwięki, bez żadnej bajerki. Wszystko tak, to jest fakt. Po progach wędruje dłonią pak. Rytmycznie lecimy, na solo schodzimy, za chwilę już będzie, posłuchaj co będzie